Polacy się bardzo zdziwią, jak te kamienie milowe zaczną być, e, zaczną być wdrażane. Ten Nowy Ład jest największą obniżką podatków w historii Polski dla osób najlepiej zarabiających. I to jest właściwe obejście na, uh -huh. na Nowy Ład dla członków zarządu. No i spora część tego całego Krajowego Planu Odbudowy to ma być finansowana z pożyczek, więc to nie tak, że my dostaniemy pieniądze, oni nam pozwolą pożyczyć pieniądze. Biznes Rider. Witajcie w nowym odcinku Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest guru polskiej finansery albo podatków, przyszły minister finansów Sławomir Metzen. Piąteczka, cześć. Cześć, słuchaj, zaprosiłem cię dzisiaj do, do samochodu, żeby porozmawiać o podatkach, bo bardzo dużo się dzieje. Jak zwykle nasi rządzący zmieniają cały czas ustawę o podatku dochodowym i no, wszystko, dotykają wszystkiego, gdzie tylko mogą wyciągnąć pieniądze. I no, dzieje się bardzo dużo i Ty się bardzo często mówisz, że wybrałeś najlepszy zawód i PiS Ci bardzo pomaga ten, e, jakby Ciebie wzbogacić i rozwijać swoją firmę. I teraz skąd Ty wiedziałeś, wybierając ten zawód, te studia, e, że, że nie wiem, byłeś wizjonerem, że, że za 10-15 lat, kiedy wybierałeś ten zawód, e, tak się stanie? Ja miałem po prostu bardzo dużo szczęścia, bo szczęście jest bardzo ważne w życiu i kiedy w okolicach roku 13-14 postanowiłem zostać doradcą podatkowym, no to jeszcze mhm. nikt nie myślał, że PiS będzie Rządzi, a już na pewno nikt nie przewidywał, jakie zmiany będą w podatkach, w związku z czym no, po prostu miałem szczęście. Naprawdę nie spodziewałem się tego, co się wydarzy. Prawdzie wtedy wydawało mi się, że podatki są skomplikowane i często się zmieniają. Natomiast to, co się wydarzyło teraz, to przeszło moje najśmniejsze oczekiwania. Nikt nie spodziewał się, że to prawo tak szybko, tak bardzo może się skomplikować. Mhm. I właśnie chciałem, żebyś przedstawił tutaj nam, jakie, bo jesteśmy w czerwcu, dzisiaj mamy 14 czerwca. Tak, 14 czerwca. I za chwilę w lipcu zmienia się nasza rzeczywistość i co w tym momencie, na co możemy liczyć i z punktu widzenia pracownika, a później z punktu widzenia przedsiębiorcy. Na początku od 1 stycznia wszedł nowy tak. ład. To jest te, to, o czym rozmawialiśmy tam rok temu, kiedy tak. nagrywaliśmy poprzedni wywiad chyba jakoś mhm. jesienią czy, lipcu, czy, czy, czy, czy latem, czyli czy prawie czy rok temu. Tak. tak, czyli wszedł nowy ład, wszystko się zmieniło, mamy tą składkę zdrowotną dotyczącą, nieodliczalną składkę mhm. zdrowotną w skali podatkowej 30 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku, natomiast nowy i do tego tą klasy, ulgę dla klasy średniej i mnóstwo bałaganu, także na początku nikt nie wiedział jakie należy płacić podatki. Próbowali na początku to łatać takim rozporządzeniem, które było nielegalne, bo było sprzeczne z ustawą, potem w lutym zmienili po raz pierwszy ustawę, potem koniec lutego, początek marca zaproponowali tak zwany nowy nowy ład, który miał naprawić większość tych błędów. Nowy nowy ład miał polegać na tym, że kwota wolna od podatku się nie zmienia, składka zdrowotna się nie zmienia ale likwidowane jest ulga dla klasy średniej i pierwsza stawka w pierwszym progu podatkowym maleje z 17 do zaledwie 12%. W związku z czym w tym momencie, jeżeli ktoś płaci podatek dochodowy na skali podatkowej, czy jest przedsiębiorcą na skali, czy też może jest pracownikiem, czy ma jakąś umowę zlecenie, pierwsze 30 tysięcy ma nieopodatkowane, a potem pomiędzy 30 000 a 120 tysiącami złotych płaci zaledwie 12% podatku dochodowego, co oznacza, że efektywne średnie opodatkowanie dla pierwszych 120 tysięcy złotych zaledwie 9%. Tak. I to nam dał Nowy, Nowy Ład. Natomiast jaka była główna krytyka względem Nowego, Nowego Ładu, kiedy został ogłoszony? Otóż to, że ktoś, kto wybrał sobie sposób opodatkowania do tego 20 lutego, podatek liniowy, skala albo ryczałt, no nie wiedział, że stawka podatku się zmieni w trakcie roku, bo normalnie się nie zmienia. Normalnie ona jest ustalana listopad, grudzień i przez cały rok mamy spokój ze zmianami podatkowymi. Jest nawet konstytucyjny zakaz wywiedziony przez Trybunał Konstytucyjny że na miesiąc przed końcem roku nie można zmieniać podatków dochodowych. Tym bardziej w trakcie roku nie można I jak zmieniać oni to zrobili, że, że, że, że to zrobili? Udało się to tylko i wyłącznie dlatego, że zmiany, które zaproponowali dla każdego są na korzyść. Mhm. To znaczy jeżeli ktoś traci ulgę dla klasy średniej to ta jego strata wywołana brakiem tej ulgi wyrówna się z nawiązką przez obniżenie mhm. stawki podatku z 17 do 12%. Czyli to jest pierwsza bardzo duża zmiana, ale to już nowy, nowy ład. A teraz ta nowa wersja nowego, nowego która została potem jeszcze zmieniona, mówi, że możemy po raz pierwszy w trakcie roku zmienić sposób opodatkowania lub na koniec roku, bo nie może być tak prosto, żeby mieć jedną tylko możliwość, znowu zostało to skomplikowane. Co oznacza, jeżeli ktoś wybrał sobie na początku ryczałt, bo wyliczył, że ryczałt mu się najbardziej opłaca, teraz ma szansę do 22 sierpnia zmienić znowu ryczałt na skalę podatkową. Na liniowy nie może zmienić, ale może zmienić na skalę podatkową. Podobnie, jeżeli ktoś wybrał podatek liniowy, również może na Koniec roku zmienić sobie to z podatku liniowego na skalę podatkową. I teraz są dwa warianty. Pierwsza, zmieniamy to opodatkowanie do 22 sierpnia. Wtedy pierwszą część roku mamy obliczoną na ryczałcie, a drugą na skali podatkowej. Ewentualnie zmieniamy na koniec roku i wtedy cały rok mamy na skali podatkowej. Generalnie e, brzmi to bardzo skomplikowanie e, i, i chyba tak ma być po prostu, żeby, żeby ludzie tego nie ogarnęli i. E, i i... To było tylko takie streszczenie, bo ja <głos> chociażby to, że zmieniło się też odliczenie składki zdrowotnej. Tak. Jak wchodził Nowy Ład, to zasada to nie miała być taka, że nie odliczamy składki zdrowotnej niezależnie od tego, jak działamy. Na no, nowy Nowy Ład to zmienia, że można odliczać, ale znowu, na skali podatkowej nie można, na podatku liniowym można, ale tylko do 8700, a na ryczałcie od przychodu możemy odliczyć połowę zapłaconej składki zdrowotnej, więc mamy trzy rodzaje odliczenia, w każdym formie opodatkowania inną. Okej, okay, ale to nie jest tak, że oni robią specjalnie taki bałagan, żeby po prostu skomplikować to jeszcze, bardziej. Przecież powinno być prościej. Jakby było prościej, by było więcej tych podatków tak naprawdę i e, nie uważasz, że, że znaczy, wiem, że uważasz, że powinny być proste te podatki, to, to jest oczywiste, natomiast jaki jest cel tego? ciężko powiedzieć. Są teorie mówiące, że to branża doradcza lobbuje za mhm. to, żeby te podatki były jak najbardziej skomplikowane. Nie wiem, czy te teorie są prawdziwe. W tym momencie raczej obserwujemy swego rodzaju ratowanie się z tego pożaru w burdelu, no bo po tym nowym ładzie parę osób straciło stanowiska, zmienił się minister finansów, zmienił się wiceminister finansów odpowiedzialny za zmiany podatkowe. Przyszli nowi ludzie i zaczęli próbować ratować tą sytuację, więc okay. te kolejne zmiany teraz w ciągu roku są próbą ratowania tego, co zostało za zepsute jesienią zeszłego roku przy uchwalaniu Nowego to, Ładu. Ale to wygląda jakby gasili pożar mezyną, tak? I... Tak, system się na pewno utrudni. Wprawdzie ten najbardziej absurdalny fragment Nowego Ładu, czyli ta ulga dla klasy średniej z tymi śmiesznymi wzorami z kilkoma miejscami po przecinku wyleciała do kosza, no ale jednak to jest pewne kuriozum, że w trakcie roku zmienia nam się system podatkowy i teraz będą różne rozliczenia. Jedni będą mieli cały rok na starych przepisach, jedni cały rok na nowych, a jedni w połowie sobie zmienią, tak? I niektórzy dwa pity będą składać teraz na koniec roku w w tym okresie przejściowym. No i znowu, ta zmian, możliwość zmiany opodatkowania na zakończenie roku jest tylko jednorazowa, czyli jak ktoś teraz sobie zmieni, to w przyszłym roku, w trakcie roku już nie będzie mógł zmienić, bo to jest jednorazowa tylko y, na, próba naprawy tego, co zostało zepsute przy uchwalaniu nowego ładu. A to nie jest tak, że po prostu, y, ja liczyłem sobie to też i liczyłem, że 120 tysięcy, ale teraz przed naszym spotkaniem liczyłem, jak ktoś zarabia 5 tysięcy brutto miesięcznie, czyli 6 tysięcy, to jemu podatek realnie zejdzie do 6%. Y, tak, bo to mówię, jest efektywnie tak, 9% tak. przy 120, e e 000. Tak. Jeżeli ktoś zarabia 30 tysięcy, to zapłaci zero. Tak. A jeżeli rzeczywiście zapłat, zarobię 60 tysięcy, to podatku dochodowego efektywnie wyjdzie mu 6. A to nie jest tak, że to są kolejne kupione głosy i obniżenie podatku dla dużych mas, które zarabiają najmniej, które głosy się liczą tak samo jak tych, tych być może, natomiast to nie będą duże kwoty. Jeżeli ktoś zarabia, dajmy na to, 40 tysięcy złotych, to już wcześniej miał te 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, więc teraz mu obniżamy tylko z 17% do 12% na tych 10 tysiącach złotych, czyli ten ktoś oszczędzi całe 500 złotych rocznie, czyli tam 40 złotych z hakiem Ale z, miesięcznie. Ale tamtego roku to jeszcze mu, mu e, no wyjdzie dużo więcej, bo z, w tym roku było 30 tak, tak, natomiast, znaczy więcej, natomiast zmieniła się składka zdrowotna. No one wtedy była odliczalne, teraz jest nieodliczalne, więc pamiętajmy, że jeżeli ktoś ma umowę o pracę czy umowę o zlecenie, tam dochodzi do tego jeszcze 9% składki zdrowotnej. Podobnie jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą na skali podatkowej, to do tego doliczę 9% składki zdrowotnej. No i wynagrodzenie członka zarządu również do, tych, do tego podatku dochodowego 12% tak. musimy i tak doliczyć jest 9. Składka. No, tam chyba y, prokurenci byli trochę y, raz mówili, że będzie. Niektórzy doradcy mówili, że można skorzystać z tego, żeby nie było. Jak to jest właśnie z. Bo tu Już wiemy, że prezes zarządu czy członek zarządu z powołania płaci składkę zdrowotną od dochodu, który uzyskuje. Natomiast jak to jest w yy, przypadku prokurenta teraz? W ramach Nowego Ładu oni ten przepis wprowadzili źle i wedle mojej opinii nie obowiązywała ona prokurentów, czyli że mhm. prokurenci w ramach Nowego Ładu nie musieli płacić składki zdrowotnej. Natomiast ostrzegaliśmy klientów, że to jest nasza opinia, a zus Ci może mieć inną opinię na ten temat. I teraz jak wszedł nowy nowy ład w tej swojej nowej wersji, to tam jest wprost zapisane. Że składka zdrowotna dotyczy również prokurentów, w związku z czym od 1 lipca nikt nie będzie mógł mieć wątpliwości, że prokurenci muszą płacić składkę zdrowotną. Tak. Natomiast w uzasadnieniu jest napisane, że to jest doprecyzowanie przepisu, bo wcześniej nie były jasne. Według mnie jest to nieprawda. Było jasne, że nie ma składki zdrowotnej, więc uważam, że za pierwszą połowę roku, jak ktoś jest prokurentem, to może spróbować powalczyć tej składki zdrowotnej nie zapłacić. Natomiast jak do tego będą podchodziły urzędy i sądy, to nie potrafię powiedzieć. No, ale i z Włosem za parę tysięcy złotych to też być może się nie opłaci. Tak. Dla sportu co najwyżej, tak. albo dla satysfakcji. Tak, ale jakby ja czytałem trochę o, o tym e, i tam było napisane, że jeżeli członek zarządu, czyli znaczy, prokurent jest powoływany, to jest tak jak członek zarządu, który jest powoływany, ale jeżeli, jeżeli jest powołanie, a jeżeli jest ustanawiany jak pełnomocnik, to wtedy już nie. Tak, albo... prokurent co do zasady jest ustanowiony, prokurę się ustanawia. Tak, ale, ale może być uchwała, która powołuje prokurenta, prawda? I wtedy jest użyte słowo powołuje, i, i wtedy to jakby działa, podpinają to automatycznie. Rozumiem. W każdym razie od 1 lipca nie ma wątpliwości, prokurent niestety płaci składkę zdrowotną. No właśnie, a jest jeszcze, taki, jeszcze trzeci, trzecia osoba, jak pełnomocnik. I właśnie teraz pełnomocnik nie jest prokurentem, pełnomocnik nie jest członkiem zarządu i, i teraz pytanie, czy to on są ominięty tym? Bo pełnomocnik płaci podatek jak na zasadach ogólnych, prawda? Od wynagrodzenia yy, za pełnomocnictwo. Za wynagrodzenie za, za pełnomocnictwo. Głowy wódcy. nie dam, ale obawiam się, że nowe przepisy obejmują też pełnomocników. Mm -hmm. W każdym razie my nie polecamy wytruchu z pełnomocnikiem, my polecamy to powtarzane świadczenie niepieniężne, bo mm -hmm. one nawet zyskują na atrakcyjności, bo tam się płaci rzeczywiście podatek na skali podatkowej, ale bez składki zdrowotnej. I mm -hmm. to jest właściwe obejście na, mm -hmm. na nowy ład dla członków zarządu. A tam nie ma przecież ryzyka VAT-u, że, że, że... E, może nie tyle ryzyko, to jest zupełnie oczywiste, że to podlega pod VAT, bo jest to... No, powtarzalne świadczenia niepieniężne na gruncie ustawy o VAT podlegają pod VAT, są działalnością gospodarczą. Natomiast to może, ale nie musi być problem, jeżeli ktoś ma przychody z tego poniżej 200 tysięcy złotych, a powinien mieć, bo to się tak naprawdę opłaca do 120 tysięcy, bo potem wchodzi drugi pro podatkowy, to no, to na pewno nie jest VAT-owcem, bo nie przekracza 200 tysięcy, chyba że... te powtarzalne świadczy, Właśnie, są dwa wyjątki. Trzy w sumie. Pierwszy, jeżeli świadczy na przykład usługi doradcze, Wtedy już od pierwszej złotówki na cele VAT-u jest, e, jest VAT-owcem. Drugi, jeżeli ma swoją inną działalność, wtedy powtarzane świadczenia są na vat no ale jeżeli ma, nasza spółka też jest VAT-owcem, to jest neutralne, bo my mm -hmm. wystawiamy z VAT-em spółka sobie ten vat odlicza. Tak, tak, więc nie jest to problem. I trzeci e, frak, trzeci moment, kiedy trzeba mieć e, trzeba uważać, to jeżeli się wynajmuje nieruchomości komercyjne na przykład, mm -hmm. tak, albo mieszkanie na krótki termin, bo znowu wtedy możemy nie myśleć, że nie jesteśmy przedsiębiorcami, ale na gruncie ustawy o VAT nasze przychody się liczą do tego limitu. Jest, tak naprawdę to wyjście jest... Jest nie, nie, nie dla każdego. Tak? Jeżeli ktoś na przykład ma branżę medyczną czy jakąś mm. finansową zwolnioną z VAT-u, tak. to rzeczywiście wtedy mu się to nie opłaca, bo musiałby doliczyć VAT. A szczególnie, 200 000. Tak. A szczególnie no, jest y, grono fliperów na rynku wtórnym, którzy to właśnie y, y, są może i nawet VAT-owcami, ale VAT-u nie naliczają i nie odliczają, więc jakby cały ten VAT idzie y, do urzędu Skarbowego i.. Tak, to się nie opłaca, tak. jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś jest zwolniony z VAT. Czyli można powiedzieć, że te nowe zmiany dla przedsiębiorcy, który na przykład wypłaca sobie wynagrodzenie, mogło być korzystniejsze, tak? Tak. Właśnie. Nowy, nowy ład w swojej nowej wersji zwiększa atrakcyjność powtarzalnych świadczeń pieniężnych i zwiększa atrakcyjność bycia członkiem zarządu. No bo płacimy teraz efektywnie te 9% plus 9% składki zdrowotnej tak. przy 120 tysiącach, to jest razem 18, 18, a wcześniej było 17, więc niewielka różnica. Tak, więc jakby można się pokusić, że okej, okay, no nie, jest, są zmiany, dużo się zmienia, ale de facto te 18% to nie jest jeszcze jakiś taki hardkor, żeby tak. tego nie zapłacić. W mojej ocenie, jeżeli ktoś jest w stanie osiągnąć efektywną stopę opodatkowania poniżej 20%, mhm. to jest naprawdę dobre rozwiązanie, dużo tańsze niż na Zachodzie i z tego należy się cieszyć, mhm. że nie ma więcej niż 20%. No bo ja tak, tak patrzę na to globalnie, to w mo z mojej perspektywy jako przedsiębiorcy, ja znalazłem tam dla siebie parę rozwiązań, e, między innymi spółka estońska i tak naprawdę ja w tym roku zapłacę mniejszy podatek niż, e, niż w tamtym, ponieważ jakby zagłębiłem się w to wszystko, e, rozmawiałem z racjami podatkowymi cały czas, e, jak to wykorzystać. Dla mnie to są pozytywne zmiany. Tak? Dla mnie też, ja też w tym roku płacę niższe podatki niż w zeszłym. Tak. Więc tak jak ja tak mówiłem, że ten nowy ład jest największą obniżką podatków w historii Polski dla osób najlepiej zarabiających. Bo zmiany w ryczałcie, czy ten CIT estoński, hmm. czy to nowe opodatkowanie komplementariuszy, to jest naprawdę korzystne zmiany. Jeżeli ktoś dużo zarabia, to zapłaci teraz niższy podatek. Business Rider. A jakie są ryzyka, które widzisz przy spółce estońskiej? Jakby takie, takie rzeczy, których jeszcze no, nie wyszły na światło dzienne, no bo to, to jest nowy twór, a widzisz... Mówimy jakieś... o polskiej spółce Zona oznacji ta, estońskiej, ta, ta, tak? tak żeby tak, było jasne, że jasne, nie chodzi o spółkę we Dokładnie, to jest tak zwana spółka, czyli polska spółka ZO, która yy, zgłosiła deklarację, że chce być tak Największe ten, ten... ryzyko z CIT-em estońskim jest takie, że nie wiemy jeszcze dokładnie czym będą, czym, jak będą traktowane ukryte zyski, bo w CITie estońskim płacimy podatek nie od dochodu, mhm. tylko od wypłaconej dywidendy oraz od ukrytych zysków. I teraz mhm. mamy problem z definicją ukrytych zysków. One zostały mhm. tak naprawdę zdefiniowane jako każde świadczenie na rzecz udziałowca albo osoby z nim, z nim powiązanej. Mhm. Więc jeżeli masz spółkę z o. i próbujesz wypłacać z niej pieniądze, nie za pomocą dywidendy, tylko wykonując jakieś usługi, na przykład wynajmując tej spółce nieruchomość albo mm -hmm. coś jej sprzedając, to wpadasz w ryzyko, że to będzie ukryty zysk, od którego musisz zapłacić podatek na poziomie spółki i oczywiście ty wykonując tą usługę również płacisz od tego swój podatek dochodowy. I teraz te przepisy zostały skonstruowane w sposób fatalny, to znaczy na początku mamy definicję ukrytego zysku, że to jest w zasadzie każde świadczenie na rzecz udziałowca osoby mhm. z niepowiązanej. W szczególności wymienione wprost kilkanaście, które z całą pewnością są i na końcu trzy wyjątki, co nie jest ukrytym zyskiem, czyli wynagrodzenie tam członka zarządu do pięciokrotności średniego wynagrodzenia, używanie samochodu do celów firmowych to w całości, do celów mieszanych w 50% i tam jeszcze jakaś jedna trzecia rzecz i to nie są. Więc jeżeli spojrzymy na to od strony logiki, no to wszystko jest poza trzema wyjątkami. W związku hmm. z czym, jeżeli wczytamy się te przepisy literalnie, to na przykład wynajem budynku do spółki ZOJ, jeżeli to jest realnie istniejący budynek w cenach rynkowych, co nie powinno budzić żadnego tutaj sprzeciwu, to będzie ukryty zysk. Niektóre rzeczy zupełnie oczywiste są ukrytym zyskiem. Jeżeli do spółki na Cycie estońskim pożyczasz pieniądze, robisz pożyczkę, no to pożyczka musi być oprocentowana. Jeżeli nie jest oprocentowana, to spółka ma z tego tytułu dochód. Tak. Więc nakładasz odsetki, bo musisz na pożyczkę. I te odsetki z całą pewnością są ukrytym zyskiem. Czyli spółka płaci odsetki, płaci podatek od odsetek, a potem ty otrzymując odsetki też od nich jeszcze raz płacisz podatek. I to trzeba obchodzić, to znaczy do spółki z onakcie estońskim trzeba robić dopłaty, a nie pożyczki, bo dopłaty mhm. nie muszą być oprocentowane, w związku z czym nie mamy tego Ale problemu. Dopłaty do, do, do Adzie tak? Do, do kapitału zapasowego? No, tak, dopłaty do kapitału zapasowego jeżeli umowa spółki na nie pozwala, to możemy je robić i one są zwrotne, hmm. w związku tak. z czym działa to jak pożyczka, tylko, że nie mamy odsetek. Hmm. Czyli, no, tylko, że no, nie zmienić umowy spółki, nie zwiększać kapitału, bo to są e, procedury, ja takie się robiłem i to mi zajęło zdrok, bo tam coś był, problem z wnioskiem, co cofnięcie, sądy. No sądy potrafią takie rzeczy. Sądy, wierzyć. Wierzyć. No, natomiast nie ma innej metody do kapitalizowania spółki z onacicie estońskim, niż dopłata, no bo pożyczka odpada, bo tracisz na odsetkę. Hmm. Tak. Więc te ukryte zyski, my je ostrzeliwujemy cały czas wnioskami, interpretacje podatkowe, próbujemy się dowiedzieć, co będą na pewno ukrytym zyskiem, a co nie. I na razie rezultaty są dobre, to znaczy są już interpretacje podatkowe, na przykład, że wynajem nieruchomości, czy sprzedaż towarów do spółki ZO nie jest ukrytym zyskiem, przy czym musimy być świadomi tego, że uzasadnienie tych interpretacji jest cokolwiek naciągane. Widać, że Krajowa Informacja Skarbowa dostrzegła pewien problem i to ich uzasadnienie, dlaczego to nie jest ukrytymi zyskiem, to się tak naprawdę kupie nie trzyma. Nie powołują się na przepisy, tylko na jakiś raport dotyczący tego celu, celu tego przepisu. Mhm. Tam widać, że to ich wnioskowanie zawiera luki, więc tam w każdej chwili ta linia interpretacyjna może się zmienić. Moja sugestia jest taka, że jeżeli ktoś ma spółkę z onacycie estońskim i chce wyjmować stamtąd jakkolwiek pieniądze poza wypłatą dywidendy, to powinien najpierw poprosić o wniosek o interpretację podatkową Ale... i dopiero z tą interpretacją wyciągać pieniądze. Ale wypłata dy dywidendy to jest 20% przy mojej spółce, prawda? Więc... To zależy, mhm. to zależy. Znaczy ogólnie tak, co do zasady, na pewno w pierwszym roku 20%, tylko znowu, przepisy zostały tak skonstruowane, że podatek od wypłaconej dywidendy potem jest kosztem w kolejnym roku, więc jeżeli co roku ze spółki zonacji Cię estońskiej wypłacamy cały zysk, to opodatkowanie w kolejnych latach spada nam do 18%. Mhm. Jeżeli spółka ma przychody powyżej 2 milionów euro, gdzie powinna płacić 25, to rzeczywiście w pierwszym roku, jak wypłacamy cały zysk, płacimy 25, ale już w kolejnych latach 21. Mhm. Jasne, bo wtedy no, no, podatki z kosztem, tak jakby. No. No i to jest korzystne z kolei. No więc te 20% uważam, że to nie jest jakiś podatek, który gdzieś tam że trzeba było kombinować, tylko po prostu zapłacić. I tak. piękne jest to na przykład, jeżeli ktoś zarabia, w nieruchomościach tak jest, że można te pieniądze fajnie reinwestować, Kto ktoś zarabia milion, to może wydać na życie 200 tysięcy, a 800 zostawić sobie i to jest... Tak, to jest... CIT estoński jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem, często je polecamy, no bo jeżeli ktoś nie ma potrzeby wyjmowania pieniędzy, to w ogóle nie płaci podatku dochodowego. Powiem więcej, jeżeli potem kto komuś się odwidzi i chce wyjść z tego cit estońskiego, żeby na przykład zacząć fakturować tą swoją spółkę, no to nie płaci od razu podatku od tych wcześniejszych dochodów, tylko dopiero kiedy kiedyś będzie chciał je wypłacić, zapłaci wtedy od nich podatek. Tak, a wcześniej było tak, że chcesz reinwestować, musisz zapłacić od tego podatek i masz 20% mniej na, na reinwestycje, więc ja uważam, że dla mnie to są, to są pozytywne zmiany i ja dzięki temu płacę mniej, ale co taki Kowalski może jeszcze zrobić, Kowalski, no przedsiębiorca, który, który prowadzi biznes, może, co może zrobić poza tą spółką estońską? No rozwiązań tu stało tak naprawdę tylko kilka. One są opłacalne w zależności od ryzyka, czy od tego, czym się zajmujemy, ile zarabiamy. Pierwsza grupa rozwiązań to działalność gospodarcza na ryczałcie, jeżeli mamy wysokie marże. Druga to spółka z na CIT-ie estońskim. Trzecia to spółka komandytowa i bycie jej komplementariuszem, no bo wtedy, jeżeli spółka ma przychody do 2 milionów euro, to na bieżąco od swoich dochodów spółka płaci 9% CIT-u i to tyle. A jeżeli chcemy wypłacić te pieniądze, to dopłacamy 8%. 3,3% PIT-u razem 17% i znowu to nie jest wiele. Mhm. Czyli nie, ma, nie płacimy żadnej składki zdrowotnej, poza tym 500 miesięcznie, ona już nie zależy od dochodu, nie płacimy daniny solidarnościowej, po prostu 17% i mamy temat z głowy. Więc działa, działalność lub spółka jakaś jawna na ryczałcie, CIT spółki komandytowe czy komandytowe akcyjne to są najlepsze mhm. rozwiązania na Nowy ład. A w tamtym roku mówiłeś o właśnie spółce komandytowo-akcyjnej, która no, też już trochę y, dopadła zmiany, jakbyś mógł coś więcej o tym powiedzieć. Zmienia się jedna rzecz. Jeszcze w tym roku, do końca tego roku spółka komandytowa akcyjna ma tą piękną zaletę, e, że nie trzeba płacić ZUS-u ani składki zdrowotnej, ja teraz nie płacę ZUS-u, jestem szczęśliwym człowiekiem. Natomiast od stycznia przyszłego roku będę już musiał płacić ZUS ten tysiąc złotych od e, spółki komandytowej akcyjnej, natomiast nie zmienia to tego, że to jest dobra forma prowadzenia działalności. Dlaczego? Jeżeli mamy spółkę komandytową, bo to jest alternatywa dla spółki Aha. komandytowej albo dla jednoosobowej działalności gospodarczej albo dla spółki jawnej, e, więc nie, ma, nie płacimy składki zdrowotnej i tak e, od dochodów, w żadnym Aha. z tych wariantów. To jest bardzo fajna sprawa. A druga, do spółki komandytowej, jak chcemy pożyczyć pieniądze, żeby ją dokapitalizować, to musimy od tego zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych. Mhm. Do spółki komandytowej akcyjnej, jako jej akcjonariusz, nie musimy płacić podatku od mhm. czynności cywilno-prawnych. to jest spółka kapitałowa jakby, tak? Znaczy, od nie, strony akcjonariusza tak, jest traktowana tak, tak, jako spółka kapitałowa, tak, więc spółka. nie mamy PCC, to, to jest na gruncie prawa unijnego i to jest bardzo przyjemna mhm. sprawa. Jest jeszcze druga korzyść, jak już mamy tę akcję w spółce komandytowej akcyjnej, to możemy tę akcję obciążyć obowiązkiem powtarzalnych świadczeń Pieniężnych, zarówno dla siebie, dla naszej rodziny, jak i dla pracowników. W związku z czym wtedy spadamy z tym podatkiem znowu do 12%. Mhm, ale też do, do limitu oczywiście pierwszego progu podatkowego. No tak, do 120 tysięcy złotych mhm. mamy efektywnie 9%. Mhm. To może nasz, nie wiem, bardzo dobry handlowiec na przykład mieć obowiązek pozyskiwania klientów, mając jedną akcję na powtarzanych świadczeniach niepieniężnych. Mhm. Okej, okay, sprawy mi odkupu. Tak, tak. Warto, jeżeli komuś dajemy tą akcję, warto albo wziąć od niego, jest coś takiego legalne, to jest mhm. nieodwoływalne pełnomutowanie do sprzedaży akcji na przykład, czyli mm -hmm. ona mnie podpisze i nie może go już odwołać. Tak. W każdej chwili będziemy mogli tą akcję sobie sprzedać. Yy, tak, to jest, jest takie. Ale rezultat. z takich ciekawostek, to jakieś takie, takie że robiłem, jak niedowolne pełnomocnictwo, to tam się dowiedziałem jednej rzeczy, że świadczenie musi być spełnione, czyli cena musi być zapłacona, bo w innym wypadku można je jakoś odwołać tak, w jakiś sposób, takie pełnomocnictwo. Czyli musi być, yy, może być nieodwołalne, ale świadczenie musi być zamknięte, czyli musi dostać te 100 zł za tą akcję. Formalność, tak. wiele formalności oczywiście trzeba przy tym tak. załatwić, ale to są naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie. Mhm, czyli czyli jest, jest to bezpieczne. A właśnie wróćmy może jeszcze do spółki tej, tej ekstrańskiej i, i, i, mów, o, o, o tych samochodach, bo mówi się, że spółka ekstrańska jest świetna do drogich samochodów. Mhm. I jakbyś mógł coś więcej do jej powiedzieć? Jak to wykorzystać? No to jak ktoś właśnie chce sobie, mówię o tym na przykładzie Lambo zawsze, <śmiech> <śmiech> o tym mówię. A propos. A propos. <śmiech> jak, jak to zrobić? Jeżeli chcesz kupić normalnie w Polsce samochód bez żadnego cudowania, to rozliczysz w kosztach 150 tysięcy tylko z tego tak. samochodu. Czyli jak samochód jest za 450 tysięcy, rozliczysz 1 trzecią w kosztach, jak za milion to 15%. Na spółce za z CITem Estońskim jest inaczej. Tam niezależnie od wartości samochodu, jeżeli samochód jest do użytku mieszanego, czyli chcesz go używać prywatnie oraz do, na potrzeby spółki, to ukryty zyskiem, od którego trzeba zapłacić 10 albo 20% podatku, jest 50% wydatków na ten samochód. Więc jeżeli ktoś ma samochód za, e, za 300 tysięcy, to bez różnicy, czy rozliczy 150 tysięcy na normalnym e, Cicie, czy Picie, czy 150 tysięcy, kukryty zysk na Cicie estońskim, wyjdzie dokładnie na to samo. Ale jeżeli ktoś kupuje samochód za milion, to nagle się okazuje, że normalnie by od niego rozliczył tylko 150 tysięcy, a na Cicie estońskim całe 500 tysięcy. Tak? Więc im droższy samochód, tym bardziej się go opłaca e, kupić na Cicie. A to nie jest tak, że będziemy musieli zapłacić od tego podatek później, od drugiej, drugiej części, jeżeli jest zmieszana, mieszany użytek? No, jeżeli właśnie jest zmieszany użytek, to połowa wydatku na ten samochód jest traktowana jako ukryty zysk, czyli jeżeli kupujesz samochód za milion na zwyczajnym CICie, to od 150, 150 tysięcy wrzucasz w koszty, a od pozostałych 850 tysięcy tak naprawdę płacisz podatek, bo nie wrzucasz tego w koszty, hmm. tak? Więc tak. masz podatek od 850 tysięcy, tak. a tu masz podatek tylko od 500 tysięcy, bo te 500 hmm. tysięcy będzie twoim ukrytym zyskiem. Tak, ale to ty popłacaj pit jako osoba prywatna, tak? Nie, spółka płaci CIT do tych zysków, bo to samochód należy do spółki, to spółka mhm. kupiła CIT. E, spółka tak. kupiła samochód. No, ale jeżeli spółka już opodatkowała na pieniądze, ma gotówkę, tak, zapłaciła fakturę za, za auto, to jeszcze musi od, od połowy zapłacić drugi podatek? Ale jako opodatkowała? Nie, załóżmy, spółka ma nadwyżki, ma, ma kapitał zapasowy, mhm. milion złotych, prawda? Kupuje za to auto i połowę sobie wrzuca jakby w koszty. Mm -hmm. bo to jest auto kupione w trybie mieszanym do użytku i 50% od 50% sobie nie odlicza. Natomiast pytanie, czy ten człowiek zarządu, czy właściciel musi od tego odpowiadać podatek, od ukrytych zysków? Nie. Podatnikiem od podatku od ukrytych zysków jest spółka. Mm -hmm. I teraz, jeszcze raz, mamy spółkę z anacjicjestrzątkim, która nie płaci podatku dochodowego. Mm -hmm. Tam nie ma pojęcia wrzucenia sobie mm -hmm. w koszty, pieniądze po prostu nie są podatkowane I y jak ta spółka kupi samochód za milion złotych i załóżmy ma przychody do 2 milionów euro, to od 500 tysięcy musi zapłacić 10% podatku dochodowego, czyli 50 tysięcy. Te 50 tysięcy będzie musiała zapłacić. Natomiast jeżeli ten sam samochód kupi zwyczajna spółka, to 850 tysięcy nie wrzuci w koszty, więc zapłaci jakby od nich podatek 9%, ale nie od 500 tysięcy, jak na CIT jest tylko od 850 tysięcy. Mhm. No właśnie, te rozwiązania są, są tutaj yy, no, o na korzystniejsze pytanie, czy oni o tym wiedzieli, jak to, jak, jak to pisali, no bo, to nie wiem. no bo uszczelniali, uszczelniali, uszczelniali, a, a teraz tak naprawdę okazuje się, że, że jednak się da. No tam jest kilka właśnie takich wrzutek, które sprawiają, że osoby najlepiej zarabiające będą płaciły niższe podatki niż w zeszłym roku. Na ile to jest intencjonalne, na ile, nie wiem, z niewiedzy, to już ciężko mi powiedzieć. Business Rider Myślisz, czego się można spodziewać w przyszłych latach jakby, tak? Bo, bo PIS dzisiaj rządzi, PIS yy, dokłada yy, z naszych pieniędzy do, do, do, do kieszeni innych ludzi. Yy, I teraz, no, jak myślisz, co przyniesie przyszły rok? Ja raczej tutaj mam yy oczekiwania jak najgorsze. znaczy Boję się, że będzie źle. Pamiętajmy, że wydaje się, że jesteśmy w trakcie naprawdę bardzo dużego kryzysu gospodarczego. Wszystkie giełdy na świecie lecą, inflacja wybija, surowce są strasznie drogie No i nam naprawdę grozi kilka bardzo ciężkich lat. Nie wiadomo teraz, jak będzie z żywnością. W związku z czym wszyscy się w zasadzie szykują teraz na recesję i połączoną z wysoką inflacją, czyli że będzie stagflacja, której naprawdę już bardzo dawno nie było i ktoś będzie musiał za to zapłacić. To znaczy ludzie po prostu zbiednieją. Będzie Gorzej. Wszystko nam to wskazuje, jeżeli jakiś cud nagle gospodarczy nie nastąpi, to ludzie po prostu będą mieli mniej pieniędzy. Cud albo dodruk, który będzie jeszcze... W ale konsekwencji... to tylko jest przedłużenie problemu, tak? tak, tak bo tak. jeżeli rozwiązaniem na obecny kryzys będzie dalsze drukowanie pieniędzy, no to efekt będzie taki, że po prostu kryzys będzie głębszy trochę później, ale wszystkich nas to czeka. Kiedyś ten pieniądz z rynku musi odpłynąć, bo jest go po prostu teraz za dużo i to będzie boleć. I teraz państwo będzie musiało wziąć na coś skądś pieniądze, więc ja boję się, że te podatki niestety będą rosły, bo opodatkowania przy wzroście wydatków się po prostu nie da utrzymać. Pamiętajmy, że mają teraz znacząco wzrosnąć wydatki na, na wojsko, chociażby na armię. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądała ta wojna na wschodzie. Po prostu spodziewam się, że podatki raczej będą rosły. Przy czym nie wiem, czy będą rosły stawki, czy być może skarbówka będzie bardziej agresywna, a może po prostu polikwidują niektóre ulgi, czy wyłączenia. Naprawdę nie potrafię powiedzieć, co będzie, ale spodziewam się, że będzie już tylko gorzej. Mhm. A myślisz, że po Polsce grozi to, że będziemy tylko Turcją, że, że że jest takie ryzyko w ogóle w Europie? No wiesz, no ciężko tu się mówi, co może się wydarzyć w przyszłości, bo ostatnio takie rzeczy się dzieją, że nikt by ich wcześniej nie przewidział. Pamiętam, że chyba jeszcze rok temu mówiłem, że no ta inflacja do 10% może dojść, ale wyżej to jej się nie spodziewam. Mamy już prawie 15, tak. więc rzeczywistość już raz mnie zaskoczyła. Czy Turcja, czy, czy Argentyna, to jest inflacja na poziomie 70%, w ogóle Argentyna to jest ciekawy przypadek, tam mamy inflację na poziomie 70%, a ostatnio nieruchomości spadło 25%, więc pokazuje to, że w obecnych czasach nawet na rynku nieruchomości możemy o mieć O połowę, straszne, tak, tak nie, na, na, natomiast kryzys, w, Turcji, w Turcji jakby ta, ta inflacja wynika ze złego kursu, tak, i oni muszą kupować w walucie pewne rzeczy i te rzeczy muszą być na półce, później w sklepie e, o wiele, wiele droższe, skoro waluta spadła. Tylko z, zobacz też, jakie oni tam mechanizm mają w Turcji, bo stopy procentowe to chyba 14%, czy coś tak. koło tego, a inflacja 70. W związku z czym, co ludzie robią? Biorą kredyty i kupują cokolwiek, bo wiedzą, że i tak na tym zarobią, tak? tak? tak. Bo wartość tego kredytu im się w wyniku inflacji mocno skurczy. No, a po to um, podnosi się stopy procentowe w trakcie wysokiej inflacji, żeby ludzie właśnie nie brali tych kredytów, żeby nie zwiększać ilości pieniądza, tylko żeby ją zmniejszać. A oni doprowadzili do tego, że realne stopy procentowe są tak strasznie ujemne, że mimo tak wysokich e, kiego oprocentowania kredytów, dalej opłaca się je tak. brać. No, tylko mówimy o państwie, gdzie walczono z poprzez zmianę prezesa GUS-u czy, czy Banku Centralnego, bo poprzedni chyba nie był zbyt mało patriotyczny, nie bardzo chciał zmniejszać ręcznie inflację i to jest problem. Mam nadzieję, że w Polsce do podobnego scenariusza nie dojdzie, ale ja niczego nikomu nie będę obiecywał. Nie spodziewam się hiperinflacji, ale no, ta wyż, podwyższona inflacja na pewno się jeszcze jakiś czas utrzyma. W, w Turcji ja byłem parę razy i ja byłem ostatnio też miesiąc temu, to, to tam nieruchomości też urosły. Pytanie, czy urosły no względem dolara, bo to, bo to jest istotne natomiast jakby czasem urosły dwukrotnie w ciągu roku wartość wartości nieruchomości, więc i też patrzyłem na Mołdawię, która też ma bardzo wysoką inflację, też kilkadziesiąt procent i tam też ceny nieruchomości, no bo ludzie po prostu uciekają z tym mm -hmm. majątkami i tego samego też mi się spodziewało w Polsce, że może będzie mniejsza produkcja, mniejszy obrót w ogóle nieruchomościami, i, ale ceny dalej będą rosły. Co o tym sądzisz, o, o tej teorii jakby? Co, Jak się zapatrujesz jakby na temat nieruchomości, bo wiem, że też zainwestowałeś ostatnio, i jak Ty się do tego... Yy... No właśnie, yy, ja mam nadzieję, że nieruchomości nie będą spadały, mhm. bo tym kupiłem, yy, kupiłem działkę w dobrym miejscu w centrum Torunia, mhm. więc zależy mi raczej na tym, żeby ta działka zyskała na wartości, yy, a nie sprzedała. Natomiast no, patrzę na przykład Argentyny, gdzie mhm. te nieruchomości jednak spadły w warunkach wysokiej inflacji, w związku z czym wszystko jest możliwe. Pytanie, wiemy teraz wszyscy, że mamy rzeź na rynku kredytów, mhm. tak? Ludzie nie chcą brać kredytów lub nie mają w ogóle zdolności nawet. kredytowej, więc ci wszyscy ludzie od kredytów teraz się nudzą. Pytanie, ile mieszkań zostanie kupionych za gotówkę, bo jednak ludzie coś z gotówką muszą robić. Teraz w o oprocentowanie lokat mocno wzrosło, więc jest wreszcie jakakolwiek alternatywa dla nieruchomości, bo wcześniej nie była. Natomiast co ludzie zrobią z pieniędz, pieniędzmi, to ja naprawdę nie potrafię powiedzieć. Jeżeli pójdą w kierunku lokat i w kierunku jakichś mhm. depozytów czy obligacji skarbowych indeksowanych do inflacji, to nie zdziwiłbym się, gdyby te nieruchomości wcale nie musiały tak rosnąć. Tak. A w ogóle ciekawostką jest to, że w ogóle w Polsce połowa kredytów albo połowa jest w Warszawie reszta to jest cała Polska, tak Naprawdę? słyszałem taką opinię. A, a, na pewno przy frankach szwajcarskich tak było, a mówisz na pewno wszystkich kredytach, tylko we frankach. Słyszałem, słyszałem taką opinię, no, to nie jest potwierdzona informacja, ale no, Warszawa jednak jest bardzo dużym rynkiem, no, naj, największym. I, i ciekawsko jest to, że jakby też połowa ludzi kupowała średnio w Polsce na kredyt, i z tej połowy, no, znaczna część, no nie ma dzisiaj do, do dostępu. I dzisiaj widać deweloperów, którzy już ograniczają podaż, czyli nie będzie tych mieszkań na rynku i może być to takiej sytuacji, gdzie oni są wiesz napakowani pieniędzmi, bo mają parnaście tłustych lat za sobą i po prostu będą podwyższali ceny, a nie, nie będą sprzedawali, albo no, będą mało sprzedawali, mało budowali, ale ceny będą podwyższali, no bo jak będą komponenty rosły, stała będzie rosła, wszystkie rzeczy, usługi będą rosły, no to oni nie mogą sprzedawać taniej. I to może być taka, taka stagflacja na, na rynku, Oczywiście, że... Oczywiście, że tak może być, ale pytanie, co będzie na rynku wtórnym, bo jeżeli okaże się, że ludzie muszą wyskakiwać z mieszkań, bo nie stać ich na spłatę kredytu na przykład, no to się pojawi też e, trochę podaży na tym rynku. Tak. tak, natomiast jakby e, u nas rynek, jak ja obserwuję, to jest zakredytowany bardzo słabo, czyli jest połowa kredytów, ale to nie są kredyty pod korek, większość kredytów jest tam do 50% wkładu własnego, czyli to są kredyty takie zdrowe jeszcze, że ludzie... E, mamy taką mentalność w Polsce, że mieszkanie dla nas jest więcej warte niż dla każdego tego innego Europejczyka, który zmienia go jak rękawiczki, czy wynajmuje mieszkania. U nas to jest takie dobro podstawowe i my, ja uważam, że nie pójdziemy do kina, nie pójdziemy do restauracji, nie pójdziemy na wakacje, ale ratę będziemy płacić. Ee, oczywiście ci, którzy będą na nich stać, bo widziałem takie porównanie, że ktoś zarabiał, rodzina zarabiała 7000 zł złotych miesięcznie i zostawało im 2000 na jedzenie. Dzisiaj po opłaceniu wszystkich rachunków kredytu, zostaje im 150 zł na jedzenie i to już jest jakby taki niepokojący sygnał. Tak jak mówię, nie wiem co przyniesie nie. przyszłość, osobiście mam nadzieję, że nieruchomości mhm. za bardzo nie spadną, albo wręcz mhm. przeciwnie, ale co się wydarzy, nie mam stuprocentowej pewności, że to na pewno pójdzie w górę. Ja analizuję ceny na przykład ofertowe i widać na przykład, że marzec, kwiecień jeszcze ceny ofertowe rosły, czyli oczekiwania na sprzedawców i widać, że już lekko generalnie doszło do poziomu z złotego czy z marca. I no, Ja się nie spodziewam osobiście, bo wiem, że większość sprzedawców dzisiaj nie jest desperatami jeszcze. To parę miesięcy zajdzie. Ale chciałem zapytać o jedną rzecz, bo zauważyłem na przykład agresywność urzędów, urzędów miast, czyli poborców podatkowych, lokalnych podatków od nieruchomości, że zaczęli, jak ja robię biznes tam 12 lat i handluję tymi mieszkaniami, zawsze płaciliśmy podatek od, jako spółka, która nabywa nieruchomość, płaciliśmy podatek od mieszkania, jak od mieszkania. A dzisiaj dostałem trzy decyzje, które, które każą mi płacić podatek od, od posiadania mieszkania, jak od użytkowania komercji. Czyli, jako spółka, muszę dzisiaj płacić podatek od nieruchomości, jak od mieszkania lokalu mieszkalnego, nie ze stawką mieszkalną, tylko ze stawką komercyjną. Jak z lokalu usługowym. I tego nie było wcześniej. Dostałem trzy decyzje na kilka tysięcy zł za każdy rok, wstecz, trzy lata. I, I też oczywiście na ten rok, yy, no, ja dzisiaj się z nimi sądzę, no bo jest kwestia, czy użytkujesz, to wynajmujesz jako w celach działalności gospodarczej, czy po prostu posiadasz jako towar, bo ja mam towary. Nie, nie, nie, to, że posiadam, to nie znaczy, że, że użytkuję. I zauważyłem taką właśnie szukanie pieniędzy, yy, takie agresywne szukanie pieniędzy, no i będę musiał po prostu pójść do sądu, no bo się z nimi nie zgadzam. I czy ty widzisz takie coś, bo też widzę w całej Polsce, moi absolwenci mają też, taką, yy, też takie rzeczy dostają. Czy jaki jest problem? Bo nowy ład zmniejszył dochody samorządów, a, mhm. samor a one teraz mają bardzo dużo wydatków, no bo wszystko, wszystko rośnie, te wynagrodzenia rosną, surowce rosną, ogrzewanie rośnie, w związku z czym samorządu szukają mhm. pieniędzy gdziekolwiek, a cały dochód z podatku od nieruchomości idzie do samorządu, nic z tego nie idzie do rządu centralnego w Warszawie, więc mhm. w ogóle się nie dziwię, że samorządy tutaj próbują zebrać trochę więcej pieniędzy. Rzeczywiście zaczęli ostatnio do nas trafiać więcej klientów zainteresowanych podatkiem od nieruchomości, bo zaczęli mieć problemy z urzędami skarbowymi. Ja nie jestem specjalistą podatku od nieruchomości, ale ostatnio, zdaje się, był bardzo korzystny wyrok NSA właśnie dotyczący tego, czy jeżeli mamy nieruchomość należącą do spółki, która jednak nie jest wykorzystywana, to mhm. czy należy od tego płacić podatek od nieruchomości według tej wyższej stawki, czy nie? Ten wyrok był korzystny. W związku z czym, nie sprawy ale wydaje mi się, że powinieneś powalczyć i być może uda się coś ugrać. Ja się właśnie ten wyrok powołałem, napisałem, wziąłem doradcę, napisałem pismo i zobaczymy. Business Rider Chciałem cię zapytać jeszcze o, o zawody, bo jesteś dorosłym podatkowym i ta sytuacja na rynku pracy też się dynamicznie zmienia. Te zawody, które były 10 lat temu modne, już niekoniecznie może są modne albo są potrzebne. Wszystko idzie w kierunku automatyzacji. I co byś powiedział swoim dzieciom, gdyby zapytały Cię tata, co ja powinienem w życiu robić, bo nie mam pomysłu? Weź też podpowiedz mój najstarszy syn ma 10 lat, więc jeszcze za wcześnie, żeby okay. mógł mu takie rzeczy podpowiadać, natomiast jeżeli ktoś już jest trochę starszy mm -hmm. i rzeczywiście zaczyna szukać swojego miejsca, to powiem rzecz kontrowersyjną, w tym momencie jest olbrzymie ssanie na rynku na księgowych, tak? jeżeli, bo wszystkie te zmiany spowodowały, że opłaca się zakładać więcej spółek ZO, spółek komandytowych, mieć na pełnej księgowości. I nie ma na rynku tulu księgowych, żeby zaksięgować te wszystkie spółki, po prostu jest panika, bardzo ciężko znaleźć księgowego, do swojej spółki. Więc jeżeli teraz mamy kogoś, kto zna się na pełnej księgowości albo jest w stanie się tego nauczyć, naprawdę warto iść w tym kierunku. Wiadomo, jak ktoś jest jakimś informatykiem, programistą, lekarzem, inżynierem, to, to i tak zarobi duże pieniądze. Jeżeli ktoś się nie ukierunkował tak ściśle na którąś z tych dziedzin, naprawdę warto rozważyć bycie mhm. księgowym. A czy to nie jest tak, że to jest tylko przejściowy etap? Czy za 5 lat, na przykład, bo już robił te systemy, które same zasysają faktury, wszystko będzie w centralnej bazie mhm. i może być tak, że ten księgowy będzie zautomatyzowany będzie robotem, będzie botem. Już dzisiaj faktury są skanowane przez te... E, o, o, księgowy o ten... nie służy, żeby wstukiwać dane do mhm. komputera, tylko żeby dekretować te faktury, żeby rozliczać to. To jest naprawdę bardzo ciężka praca. Na zachodzie już dawno temu nie ma mhm. ręcznego wstukiwania danych do faktur, a księgowi cały czas istnieją. Księgowy robi znacznie więcej niż wstukuje dane do komputera. Tak naprawdę księgowy zaczyna pracę, jak te dane już wszystkie są wprowadzone i dopiero mhm. zaczyna pracować na tym, więc tak, jeżeli ktoś zajmuje się stukiwaniem danych do komputera, no to mhm. zostanie za, bardzo szybko wyrzucone tak, tak, tak. z pracy przez komputery. Natomiast, jeżeli ktoś jest księgowym, zna ustawę o rachunkowości, zna się na tym dobrze, no to może zarabiać teraz jak radca prawny, tak? Mhm. A czy to będzie tak, że te dekrety będą w pewnym systemem automatyzacji robione? Na razie sobie tego absolutnie nie wyobrażam. Zwróć uwagę, że w ramach Nowego Ładu oni planowali taki centralny rejestr faktur i, mhm. i raportowanie chyba jakoś regularne mhm. ksiąg rachunkowych mhm. do, do skarbówki. Natomiast już teraz wiadomo, że co najmniej o dwa lata to się opóźni, bo to jest naprawdę bardzo ciężkie zadanie. Tak. Różne spółki mają różne plany kont. To nie jest coś, co się szybko zautomatyzuje. No jest, przy tych fakturach są miliony, jak nie, nie wiem, czy miliardy tak naprawdę w ciągu roku yy, i oni mieliby to wszystko w bazie mieć, tak? Co ty byś dzisiaj radził komuś, kto ma na przykład nie wiem, 50 tysięcy złotych, ma w łotówce, no i z każdym dniem, przecież mu zżera ta inflacja, te pieniądze, co, w co ty byś zainwestował na przykład tą kwotę bądź jeszcze większą, na przykład 100 czy 200? Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, tak, ale jakby, gdybym miał 50 tysięcy i nie miał na niej pomysłu, a nie chciał stracić na inflacji, no to albo bym pewnie dał je na lokatę 6-7%, tak? Albo nabył te obligacje skarbowe indeksowane o inflację, tak? Oprocentowane na poziomie inflacji. To, to, to jest dobre rozwiązanie, bo za 50 tysięcy nie kupimy mieszkania. Uh -huh, Okej, okay. a gdybyśmy ona przez pół miliona, rzeczywiście jakaś nieruchomość, ale ja. Nie jestem doradcą inwestycji, mm. naprawdę nie chcę nikogo Jasne, ale nie, pytam sprowadzić, się, co byś ty prywatnie, prywatnie zrobił? No, miałem trochę, trochę wolnych pieniędzy, to kupiłem grunt mm. w centrum mm. Torunia, natomiast czy to będzie dobra inwestycja, to zobaczymy za jakiś czas. No, grunt generalnie nie wymaga obsługi, po zapłaceniu podatku od niego, prawda? Tak. I jest jakby bezobsługowy i w twoim przypadku no, to, to jest jakaś tam lokata, prawda? Czy znaczy, planuję tam swoją siedzibę firmę wybudować, okay. jakiś biurowiec, natomiast nawet jeżeli go nie wybuduję, to zawsze to, mam nadzieję, sprzedam drożej niż niż kupiłem. Uh -huh. A jeżeli chodzi o takie o zagraniczne destynacje, to, to, to, to, to um, jaką masz opinię, że, że ktoś ma jakieś dodatkowe pieniądze, bo jest przedsiębiorcą, zarabia, e, ma w Polsce już jakieś aktywa, ale myśli sobie, no prze, przestaje być tutaj kolorowo. C, są coraz większe zmiany podatkowe. Nie wiadomo, e, kiedy wejdzie, wejdą te waluty cyfrowe i jakby czy masz jakąś destynację, którą ty byś na przykład chciał coś ulokować, albo myślisz o tym, albo nie myślę o tym. Ja, ja chcę mieszkać w Polsce mhm. i swój majątek raczej chcę mieć w Polsce. Wolałbym nie wyprowadzać się z nim za granicę, natomiast wiele osób kupuje jakieś mieszkania w Hiszpanii przede tak. wszystkim, bo, bo tam jest ciepło, czy, czy, czy w Turcji nawet niektórzy polecają, Więc, ale ja tu naprawdę nie znam się, nie jestem tu specjalistą, nie chciałbym nikomu okay. nic doradzać, bo się po prostu na tym nie znam. Ok, no a jeżeli chodzi o, o te waluty cyfrowe, o CBDC, to no, dużo się o tym mówi, są różne opinie na ten temat i no, wszyscy, chyba się zgodzi, że wszystko idzie w w tym kierunku, żeby te cyfrowe waluty były wprowadzone w przyszłości, tak? żeby gotówka została zlikwidowana, żeby, żeby w ogóle był obrót bezgotówkowy. To chyba się zgadzamy co do tego, tak. tak? żeby to idzie w tym kierunku. To pytanie, w jakim w okresie czasowym to się może, w jakim obszarze to się może wydarzyć, że gotówka zlikwiduje, bo już teraz każą wszystkim praktycznie terminale montować, więc jak już będą terminale, to, powiedzą, to gotówka Wam nie jest potrzebna, bo macie terminale, więc będzie klik, przełączenie na tę totalną cyfrówkę, a później w przyszłości, prawda, waluta cyfrowa. Yy, I teraz pytanie, jak myślisz, w jakim to się może czasie określić czy to jest 2 lata, czy to jest 5 lat, czy to jest 15 lat? I jeszcze 2 jeszcze lata, 3 lata temu myślałem, że ten chiński system kredytu społecznego, ten punktowy, to przyjdzie do Europy, może za 10-15 lat, a ludzie go nie będą chcieli, po czym już prawie to mieliśmy próbę wprowadzenia tego, gdzie e, obywatele byli traktowani lepiej lub gorzej, w zależności od tego, jak tam się sprawują i jak się leczą. W Kanadzie przecież, jeżeli ktoś uczestniczył w tym strajku, tak, Ciesięż, żarówek, to był, jego pieniądze były blokowane, tak, na koncie bankowym, m. czyli ktoś wspiera protest, to nagle traci swoje pieniądze do, do konta bankowego, bo się źle zachowuje, nie tak jak rząd by chciał. Więc takie rzeczy nagle się okazały, od razu przyspieszyły, i teraz technologia w zasadzie już jest, tak, żeby wprowadzić całkowicie pieniądz cyfro, cyfrowy, potrzeba tu tego, żeby, żeby była infrastruktura, to znaczy, żeby, żeby rzeczywiście wszędzie były terminale płatnicze i żeby rzeczywiście wszędzie dało się tym zapłacić, a poza tym to już tylko wola polityczna i to może być równie dobrze za rok, za pięć lat, nie potrafię tutaj przewidzieć, ale niestety wszystko zmierza w tym kierunku. Bo to dużo bardziej uszczeli cały system, tak, jakby na dzisiaj mamy gotówkę i no, wiemy, że nie wszyscy płacą podatki, nie, nie, nie, jest jakiś obrót gotówkowy, prawda? nie tak jak kiedyś, ale, ale jest, ale, ale tak no, to wszystko będzie, wszystko będzie monitorowane. Tak? Jak będziesz chciał sobie kupić na przykład mieszkanie w Hiszpanii, to może się okazać, że ok, kupisz sobie, ale połowę oddaj nam. No to właśnie są dwa problemy. Pierwszy jest taki, że no wtedy trzeba będzie płacić takie podatki, jakie Jeśli władza chce. chce, no bo ciężko tutaj będzie uciec powszechnie z metodami. A drugi problem jest taki, że nagle okaże się, że nasze wszystkie wydatki są dla kogoś zupełnie jawne. W tym momencie, jeżeli komuś zapłacę gotówką, to nikt nie wie o tej transakcji, żaden urzędnik, ani nikt inny, czy pracownik banku. A zwróć uwagę, że od 1 lipca wchodzi dostęp skarbówki do naszych kont bankowych, to nie firmowych, tylko prywatnych. I to jest skandal, bo mieliśmy wyroki Trybunału Konstytucyjnego, że skarbówka może dostać dostęp do konta bankowego tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa, kiedy to jest bardzo ważne dla urzędu skarbowego, kiedy ktoś jeszcze prowadzi działalność gospodarczą. Mieliśmy tajemnicę bankową, a teraz nie ma tajemnicy bankowej, bo skarbówka będzie miała bezpośredni wgląd w nasze konta bankowe. Czyli ja za coś płacę kartą i jakiś urzędnik będzie mógł zobaczyć za co ja gdzie płacę kartą. I teraz oczywiście mogę dalej płacić gotówką i to robię, bo lubię płacić gotówką, tak żeby nie zostały ślady po tym, gdzie jem, co robię, co piję, natomiast no za, od lipca, jeżeli ktoś zapłaci kartą, to już przez wiele lat, wielu, nie wiadomo ilu ludzi, będzie dokładnie wiedziało, co, kto za co płaci. Teraz no, żyjemy w takim świecie, że niestety nie, nie mam dużego zaufania do instytucji, które nas otaczają i w ogóle nie zdziwiłaby mnie sytuacja, kiedy na przykład rachunki, co kto płaci swoją kartą, za jakie usługi na przykład polityków mhm. czy innych osób publicznych, zaczną latać po internecie czy jakieś tabloid na przykład udostępnić. A szczególnie partii opozycyjnej, tak? Dokładnie. Jeżeli chodzą po internecie e, rozmowy telefoniczne, czy smsy polityków opozycji, bo ktoś ich tam podsłuchiwał, to e, czemu rachunki bankowe nagle na nie będą. A tym bardziej, że to będzie tak naprawdę na, na klik. Jak tak, i... urzędnik kliknie i patrzy, za co płaciłeś swoją tak, kartą. Będziemy mieli. No gdzie l... byłeś, w jakim mieście, w jakim sklepie, w jakiej mhm. części miasta? Być może z kim byłeś, jeżeli będziemy mieli dwie płatności w zbliżonym czasie? To rozwiązanie jest tak naprawdę użyć aplikacji, która ma konto za granicą i używanie jej jak polskiego konta. Może nie, nie, nie mówmy nazwy, ale tych aplikacji, ale. no... Znaczy wiadomo, że będą sposoby, tak? Tak, tak? Ale znowu, po co te sposoby? Nie może być normalnie? Nie może być normalnie i wtedy byśmy mieli wszystko tak, tak jak trzeba. Chciałem tym, e, zapytać jeszcze Ciebie o ten plan e, odbudowy i jakby wydaje się, że trochę Unia przez to, że, przez to, że wzięliśmy tych Ukraińców trochę się na nas od, odbraziła i myślisz, że jakby realnie dostaniemy złotych pieniędzy, które dostaliśmy za jakąś pomoc, Czy, bo to wygląda tak trochę, że e, zaprosiliśmy do siebie uchodźców, zapraszamy, zapraszamy, finansujemy to wszystko, ale nie było żadnego deala dogadane z Unią, w którym to jest interesie, prawda, która to finansuje. I pytanie, czy myślisz, że coś Polska na tym skorzysta, ugra, czy... Nie, myślę, że nic na tym nie skorzystamy. To jest robione całkowicie po polsku, tak jak nasi hmm. politycy od dawna to robią. To samo z wysyłką broni na Ukrainę. Najpierw wysłaliśmy sprzętu za 2 miliardy chyba hmm. dolarów, a teraz prezydent Andrzej Duda mówi, że on oczekuje na to, że ktoś nam to zrekompensuje. Ale to najpierw trzeba było sobie zagwarantować, Panie. że ktoś nam to zrekompensuje, a potem wysyłać. Bo jak już wysłaliśmy teraz, my jesteśmy kogoś po prośbie Możemy tylko prosić, ładnie się uśmiechać, a dajcie nam, bo my przecież daliśmy, to wy też nam dajcie. No i podobnie jest z tym KPO. Tam przecież są te kamienie milowe. To nie jest tak, że Unia Europejska powiedziała, że wy, wy mam, my wam damy te pieniądze, tylko powiedziała, że dostaniecie pieniądze, jak spełnijcie te kamienie milowe. I teraz ich jest tam chyba dwieście kilkadziesiąt. Część z nich polega na uchwaleniu konkretnego prawa i to Polacy się zdziwią, jak to prawo zacznie być uchwalane, a część to dotyczy spełnienia pewnych wskaźników. I teraz polski rząd to jest dobry w uchwalaniu ustaw, które mówią, że temu zabierzemy, temu damy, no bo kto 500 plus na tym polegało. Także uchwalili ustawę, że będzie 500 plus na dziecko. A jak spojrzymy na wskaźniki demograficzne, to okazuje się, że nie pomogło. Wskaźniki i tak padły. A teraz Unia Europejska oczekuje od nas spełnienia wskaźników, a to już nie jest takie proste, jak uchwalanie zwyczajnej ustawy. Jestem prawie, że pewien, że my tych wskaźników to spełniać nie będziemy. W związku z czym okazuje się, że pieniędzy też nie będzie. Ta Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, miała przecież awanturę w Parlamencie Europejskim, czemu w ogóle zgodziła się na to, że Polska ma otrzymać jakiekolwiek pieniądze z KPO, więc ona jest tam z drugiej strony zupełnie ciśnięta i wcale nie ma wielkiego interesu, żeby nam coś wypłacać. Warunki są bardzo ciężkie, tam przecież była mowa o tym, żeby ozusować wszystkie umowy cywilnoprawne, prawne to już chyba od 2023 roku, to w ramach Aha. tej podwyżki podatków, o której mówiłem. Są zapisy dotyczące nawet tak detali, drobnych spraw, jak regulamin Sejmu, czy, czy, czy zdaje się jeszcze nad wydłużenie wieku emerytalnego. Sprawy bardzo politycznie no. niekorzystne. Ograniczenia dla samochodów osobowych, żeby te spalinowe nie mogły wjeżdżać do centrów miast, tak? Więc Polacy się bardzo zdziwią, jak te kamienie milowe zaczną być, zaczną być wdrażane. No i spora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 Okej, okay, a myślisz, że y, kiedy te, te to prowadzę, jakby w jakim terminie? Czy to będzie etapami Czy ja to jest tak? robione etapami, rozpisane na kilka lat chyba, co najmniej na trzy albo i cztery. I ta, te pieniądze mają iść po spełnieniu kolejnych warunków, czyli jak spełnicie warunek, to dostaniecie pieniądze na, do, związane z tym warunkiem. tak? To nie jest tak, że dostaniemy fundusze i robimy z tym, co chcemy. Mhm. To są warunki. Spełnicie taki warunek, dostaniecie na nie pieniądze, ale musicie najpierw spełnić ten warunek. Mhm. Okej, okay, to, to takie ostatnie pytanie już na, na sam koniec. Gdybyś był ministrem finansów dzisiaj wybrany, może nie w tym rządzie, ale w no jakimś tam następnym, tego Ci życzę, to, to od czego byś zaczął, co byś zmienił naprawdę? To... Nie mogę powiedzieć, od czego bym od razu zaczął, natomiast, bo wszyscy pytają, co zrobić z tą inflacją i tak dalej. No tu nie ma niestety łatwych metod. Trzeba zrozumieć, że z inflacją naprawdę jest jak z alkoholem. Jak ktoś pójdzie na grubą imprezę i bardzo dużo wypije, no nie ma bata, żeby kolejnego dnia nie miał kaca, tak? Bo tak, bo takich cyrkach, które były z tym drukowaniem pieniędzy, zwiększaniem ilości pieniądza, z rozdawaniem pieniędzy na lewo i na prawo, to się gospodarce musi odbić czkawką. Będziemy wszyscy cierpieć, będzie mniej pieniędzy, z tym niestety trzeba się pogodzić. I to, co państwo powinno tak naprawdę zrobić, to nie jakieś tam kolejne zasiłki, czy jakieś cięcia ceny benzyny, czy jakieś inne sprawy administracyjne, tylko zwiększyć wydajność pracy, zwiększyć wydajność gospodarki, zachęcić ludzi do tego, żeby inwestowali, żeby nie kopać rowów łopatą, tylko koparką, tak? ale w to trzeba zainwestować. Ale jeżeli cały czas się robi rewolucję w prawie podatkowym, to ludziom się nie chce inwestować. Te przepisy cały czas się zmieniają. Ktoś zainwestuje, nie wiem, kupi 10 mieszkań, tak? a po dwóch latach się okaże, że mu ucinają amortyzację tych mieszkań. To jak to zachęca do inwestowania? Albo to ciągłe straszenie podatkiem katastralnym. Mamy takie otoczenie w Polsce, że tylko w Grecji jest mniej inwestycji względem PKB niż w Polsce. Tu po prostu nikt nie chce inwestować. Teraz jak jeszcze mamy wojnę za granicą, to tym bardziej ludziom nie będzie chciało się tu inwestować. A bez inwestycji nie będzie rosła wydajność pracy, nie będzie rosła nasza gospodarka i będzie niestety w jakiejś tutaj stagnacji, więc rząd przede wszystkim oprócz tego uproszczenia tradycyjnego podatków powinien sprawić, żeby ludziom chciało się tutaj inwestować, żeby chciało się pracować wydajniej. Mhm, ale właśnie mówisz o podatku katastralnym, to też o to pytaliśmy i, i tak naprawdę co jakiś czas ten temat wraca, jest odżywany kotletem i teraz też parę miesięcy temu był jakiś artykuł, że podatek katastralny będzie, a jakby co na ten temat sądzisz? Zależy w jakiej formie. W takiej, jak funkcjonuje chociażby w Holandii, to sądzę, że nie będzie, bo jednak mimo wszystko spara część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości ma te mieszkania na tak, hmm. własność. Często to są drogie mieszkania w jakichś kamienicach, w centrach hmm. miast, więc oni tego swojemu elektoratowi nie zrobią, ale w jakiejś formie takiej pośredniej, nie wiem, od trzeciego mieszkania na przykład, czy od tych pustostanów jakkolwiek je. W ogóle jest ciekawa sprawa tych pustostanów. Premier mówi, że to po to, żeby wielkie fundusze nie trzymały pustych mieszkań w blokach, ale tam nie ma żadnych pustostanów. Mieszkań. Jeżeli wielki fundusz ma nie wiem, cały osiedle czy cały blok, to tam jest puste mieszkanie, tylko jeżeli remontują między jednym najemcą a drugim najemcą, no nikt nie trzyma pustych mieszkań. Dokładnie, po to, żeby je wynajmować. Tak? Kto, kto i... trzyma puste mieszkanie? Rodzina od dzieci czuła mieszkanie się kłóci między sobą, kto co ma co zrobić z tym mieszkaniem, okay. to wtedy jest puste mieszkanie, a nie żeby jakiś fundusz trzymał puste tak, poza tym, te fundusze są, o nich się mówi, ale tak naprawdę to, to, są, to jest mikroskala. Tak, to jest ułamek z... rynku. Ułamek rynku tak naprawdę i każdy mówi, no fundusze nas wykupią, ale te fundusze nie chcą nas wykupować. One naprawdę się boją Polski i boją się rządu. I tylko te najbardziej odważniejsze i podejrzewam, że no z, z Polakami w udziałach kupują te to, to rzeczy, tak? albo Polacy wchodzą w jakiś joint venture i kupują wtedy takie mieszkania. I to tylko duże miasto, prawda? więc jakby nie widać tego, żeby to się działo. Tak, to jest mhm. prawda, to jest ułamek rynku i nie ma to istotnego wpływu na ceny nieruchomości w tym momencie w Polsce. Więc ja boję się, że jak oni będą szukali pieniędzy, rozszukali poparcia mhm. wyborczego, to coś takiego zrobią. W jakiej dokładnie formie, jak to nazwą, to nie wiem, ale spodziewam się podatku od posiadania nieruchomości. Mhm. W każdym razie to jest taki ostatni moment, wracając do tych walut, żeby pomyśleć na tym, żeby geograficznie się zdywersyfikować. Jeżeli ktoś ma duży majątek, to uważam, że nie powinien mieć w jednym kraju tego. No, ja na przykład. 90% majątku chciałbym mieć w Polsce, ale te 10% w razie czego chciałbym mieć gdzie indziej, bo się okaże, że za 3 lata nie będę nie mógł nic kupić za granicą, bo mi połowę zabiorą na przykład. Zawsze można mieć jakieś, nie wiem, kryptowaluty czy, tak. czy cokolwiek, to w zasadzie nie można powiedzieć, że w jakimś kraju to było. Tak, tak, ale może się okazać, że nie będę mógł ich kupić po prostu, tak? Okej, okay, no słuchaj, miejmy nadzieję, że te takie czarne scenariusze się nie, nie spełnią. Trzeba mieć yy, głowę na karku. I chyba tak jakby podsumowując to jest to, żeby przedsiębiorca albo pracownik nawet śledził te zmiany i chyba jakby i doradzał się doradcom i Ogromną swoje filmy, czy filmy innych ludzi, którzy mówią o podatkach po to, żeby wykonać jakiś ruch, bo ja widzę wielu przedsiębiorców, którzy chyba zaspali trochę ten temat i nagle się budzą, jak im się mówi, że jest składka zdrowotna 50 tysięcy. Tak, cały czas do nas przychodzą przedsiębiorcy, którzy zapłacili pierwszy, drugi, trzeci raz tą wysoką składkę zdrowotną i już po prostu mają dosyć. Zabalało. Spodziewałem się, że, że tak będzie, bo część nie wiem, czy nie wierzyła, że to wejdzie, czy nie zdawała sobie sprawy, jak to będzie wyglądać, ale jak ktoś nagle dowiaduje się, że ma zapłacić, nie wiem, kilkanaście tysięcy składki zdrowotnej i, i co, i za to dostanie miejsce za 3 lata w kolejce do lekarza, to się nikomu tego płacić nie chce. Więc rzeczywiście, jeżeli ktoś płaci wysoką składkę zdrowotną, to jak najszybciej powinien skontaktować się z doradcą podatkowym. Tak, dokładnie, a wielu przedsiębiorców, nawet którzy dużo zarabiają, to niestety tego nie robi. No, ale to, a... Mi się wydaje, że to jest trochę taka szansa dla takich, którzy są lotni, sprytni, dla takich, to jest taka eliminacja takich czasami leśnych dziadków, którzy mają stare firmy, po staremu, na zeszyt wszystko, a tacy ludzie którzy się orientują, ogarniają i starają się być na bieżąco, to sobie świetnie poradzą, tak? czyli Oczywiście, to jest eliminacja tak. takich najsłabszych ogniw. Jeżeli ktoś, załóżmy dwie duże firmy tak, o hmm. zarabiające po parę milionów złotych, dajmy na to, jedna dalej na jednoosobowej działalności gospodarczej. Ktoś tam płaci 19% PITu, u 5% składki zdrowotnej, jeszcze 4% daniny solidarnościowej, hmm. tak, to ma podatki po 30%. Hmm. Jego konkurent założył sobie spółkę z o.C.C. estońskim w ogóle nie płaci podatku, no tak. to rok po roku nagle będzie miał te przepływy pieniężne bogatsze o jakiś milion złotych. I go wykończy po prostu zrobi swoje, więc jestem przekonany, że przedsiębiorcy naprawdę powinni korzystać z usług doradcy podatkowego, bo to się po prostu opłaca. Nie wiem, wydatek na konsultacje to jest kilkaset złotych, w abonamentach u nas to jest, nie 100-200 złotych miesięcznie, to się po prostu zwraca od razu. To jest jedna z lepszych, bardziej rentownych inwestycji, jakie można zrobić. Tak, dokładnie w wiedzę, prawda? Okay. Dobra, dzięki w takim razie, Piąteczka. Dzięki. I miejmy nadzieję, że tych zmian będzie coraz mniej.